Obchodzimy dziś setną rocznicę urodzin Wielkiego Łodzienina Jana Karskiego. Jan Karski był postacią robiącą ogromne wrażenie, swoją siłą moralną. Warto uzmysłowić sobie, że to nie tylko bohater, postać z brązu, ale osoba, której heroizm jest wciąż aktualny. Jan Karski był pionierem dzisiejszej ONZ-owskiej doktryny odpowiedzialności za ochronę, która jest tak ważna dla dzisiejszej polityki międzynarodowej. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Jan Karski był łodzianinem, ponieważ to właśnie dorastanie w tym wielokulturowym, multietnicznym środowisku uwrażliwiło go na los członków innych narodowości. Na początku tego roku zorganizowałem wraz z Muzeum Historii Polski międzynarodową konferencję i wystawę o Janie Karskim w Parlamencie Europejskim w Brukseli, ponieważ ta ważna postać i jej niedokończona misja poinformowania państw Zachodu o dokonywanej przez Niemców zbrodni Holokaustu jest wciąż mało znana w Europie i szerzej. Uznałem, że nie ma bardziej symbolicznego momentu na uczczenie pamięci tego wielkiego bohatera, wielkiego Europejczyka, Polaka i Łodzianina, aniż sam, sam początek roku garskiego.